każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Jezus nie staje w opozycji do Starego Testamentu. On uczy nas sensu przykazań zawartych w prawie mojżeszowym. W takim znaczeniu prawo, które Jezus podaje nam w Ewangelii, jest prawem nowym, czyli Nowym Testamentem. Znamy dobrze przykazania Boże. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. A człowiek, także każdy z nas, ma w sobie mechanizm obronny. Szuka sposobu, jak ominąć prawo. Uczy się interpretować nakazy i zakazy na swoją korzyść. Dość łatwo przychodzi nam wskazywać liczne argumenty, w tym także teologiczne, aby złagodzić skutki prawa. Jezus daje nam właściwą interpretację prawa, dlatego że On jest Jego autorem. Jego duch przecież natchnął Mojżesza do spisania tych przykazań. Jezusowa wykładnia różni się znacznie od tej, jaką byśmy chcieli usłyszeć. Jezus wypowiada się bardzo stanowczo i radykalnie. Obcięcie ręki, wyłupanie oka oznacza tak naprawdę niemożliwość pójścia na kompromis z grzechem. Jezus ukazuje nam, że lepiej zadać sobie ból fizyczny, niż w wieczności doświadczać potępienia. Nie oznacza to wcale, że mamy się okaleczać. Oznacza to tyle, że mamy powstrzymać się od grzechu za wszelką cenę. Warto podczas medytacji tego fragmentu Ewangelii pomyśleć o bólu i stracie wywołanej obcięciem jakiejś kończyny i zrozumieć, że ból ten jest niczym w porównaniu z cierpieniem wiecznym, które jest skutkiem naszego grzesznego postępowania. Dzisiejszy fragment jest bardzo obrazowy, i mocno przemawia do naszej wyobraźni. Zechciejmy dzisiaj przyjąć to Jezusowe Słowo jako przestrogę, a jednocześnie zachętę do bardziej radykalnego przeciwstawiania się pokusom.